Cześć, Paulina. Cześć, Julia. Co pijesz? Mleko owsiane Oatly. I jak smakuje Ci? Najlepsze no jakie kiedykolwiek próbowałam. Cheers! na planie produkcji dla marki Olti. Klient i agencja w jednym. Wyzwaniem była tak realizacja z dziećmi, to zawsze jest challenge. Mamy dużo scen podczas tych trzech dni, więc myśleliśmy wspólnie taki oto pomysł, żeby nasza główna bohaterka była zagrana przez e, bliźniaczki. Czyli w pierwszej części dnia gra jedna, w drugiej części dnia gra druga z bliźniaczek. We're here at a school, because we're planning on getting oat drink into schools. So it's like a political campaign where we want to convince the EU to have us a part of the EU school milk scheme. So we're kind of doing this idea of kids wanting to drink oat drink. So there's a demand, but there is no oat drinks in the cafeteria and stuff. So uh, a kid, our hero actress is, is dealing in the school. Kręcimy na taśmie na 16 mm. To wymaga na, od nas na pewno dużego szacunku, zarówno do materiału, bo mamy określoną liczbę rolek. Na jedną rolę wchodzi jakieś 11 minut materiału, więc każde ujęcie jest przede wszystkim mocno zaplanowane. Nie możemy się rozpędzać w jakichś dublach. Kolejna specyficzna rzecz objawia się w używaniu światłomierza. Już nie, ma, nie wystarczy uprościć Astenta, aby włączyć Predatora, żebyśmy zobaczyli co jest przeeksponowane. Używamy światłomierza, aby wszystko było naświetlone w punkt. Mamy czułość taśmy 500 Tego trzymamy i tu gdyby nic później nie zrobimy.